Mamy teraz zapadkę do wyznaczania wartości funkcji φ. Jeśli znacie rozkład n na czynniki pierwsze, to wartość φ wyznaczycie bez trudu. Na przykład rozkład liczby 77 na czynniki pierwsze to 7 razy 11, więc wartość funkcji φ dla 77 wynosi 6 razy 10, czyli 60. Krok trzeci. Jak powiązać funkcję φ z potęgowaniem modularnym? Cox posiłkował się twierdzeniem Eulera, które właśnie opisuje związek między funkcją φ a potęgowaniem modularnym. Mamy m do potęgi φ, policzonej dla n, jest przystające do 1 modulo n. To znaczy, że możemy wybrać dwie dowolne liczby, byle nie miały wspólnych dzielników, nazwijmy je m i n. Powiedzmy, że m jest równe 5, a n 8. Gdy podniesiemy m do potęgi φ dla n, czyli 4, i podzielimy to przez n, to zawsze zostanie 1. Musimy tylko zmodyfikować to równanie z pomocą dwóch prostych reguł. Po pierwsze, jeśli podniesiecie jedynkę do dowolnej potęgi k, to zawsze uzyskacie 1. Tak samo możemy pomnożyć wykładnik φ od n przez dowolną liczbę k, a wynik zawsze będzie wynosił 1. Po drugie, jeśli pomnożycie 1 przez dowolną liczbę, na przykład m, zawsze wyjdzie m. Zatem możemy pomnożyć lewą stronę przez m, żeby uzyskać m po prawej stronie. A to można uprościć do postaci m do potęgi k razy fi od n plus 1. I to jest przełom. Mamy teraz równanie do wyznaczenia e razy d, które zależy od fi od n. Zatem obliczyć d jest łatwo tylko wtedy, gdy znamy rozkład n na czynniki pierwsze. To znaczy, że D powinno być prywatnym kluczem Alicji. To zapadka, która pozwoli jej odwrócić efekt E. Na prostym przykładzie zobaczmy, jak to wszystko działa. Powiedzmy, że Bob ma wiadomość, którą przekształcił w liczbę z pomocą schematu dopełnienia. Nazwijmy ją M. Później Alicja generuje swoje klucze, publiczny i prywatny. Najpierw generuje dwie losowe liczby pierwsze podobnej wielkości i mnoży je, żeby uzyskać N, 3127. Potem łatwo oblicza wartość φ od n, bo zna rozkład n na czynniki pierwsze. Uzyskuje 3016. Teraz wybiera mały wykładnik publiczny, e, przy czym musi to być liczba nieparzysta, nie mająca wspólnego dzielnika z φ od n. Wybiera e równe 3. W końcu znajduje wartość prywatnego wykładnika, d, który w tym przypadku wynosi 2 razy Φ od n plus 1 podzielone przez 3, czyli 2011. Teraz ukrywa wszystko poza wartościami n oraz e, bo n oraz e tworzą jej klucz publiczny. Wyobraźcie to sobie jako otwarty zamek. Wysyła to Bobowi, żeby zamknął swoją wiadomość. Bob zamyka wiadomość, obliczając m do potęgi e modulo n nazwijmy to C, jego zaszyfrowaną wiadomością, którą wysyła do Alicji. W końcu Alicja deszyfruje wiadomość, używając prywatnego klucza D, do którego dostała się przez swoją zapadkę. C do potęgi D modulo N jest przystające do oryginalnej wiadomości Boba, M. Zauważcie, że Ewa lub ktoś inny, mając C, N oraz E, wyznaczy wykładnik D tylko wtedy, gdy może obliczyć wartość fi od N, a w tym celu musi znać rozkład N na czynniki pierwsze. Przy dostatecznie dużym N Alicja może być pewna, że szukanie potrwa setki lat, nawet przy użyciu najpotężniejszej sieci komputerowej. Ta metoda została utajniona od razu po publikacji. Jednak w 1977 niezależnie odkryli ją Ron Rivest, Adi Shamir i Len Eidelman, dlatego teraz jest w kryptografii znana pod nazwą RSA. RSA to najczęściej na świecie używany algorytm z kluczem publicznym i najczęściej kopiowane oprogramowanie w historii. Każdy użytkownik internetu na świecie używa RSA albo jakiegoś wariantu tej metody, czy jest tego świadom, czy nie. Siła algorytmu opiera się o trudność rozkładu na czynniki pierwsze. To zaś wynika z trudnego zagadnienia dystrybucji liczb pierwszych. Kwestia przez tysiące lat nie doczekała się rozwiązania.